Po weekendzie saldo na koncie stewarta wynosiło minus 15 dolarów i 8 centów. W poniedziałek dokonał wpłaty na sumę 426 dolarów i 90 centów. We wtorek dokonał kolejnej wpłaty na sumę 100 dolarów. Jakie było saldo konta Stuarta po drugiej wpłacie? Czyli po wpłaceniu tych dwóch sum. Zaczyna z ujemnym saldem. Ujemne saldo oznacza, że wszedł na debet że jest winien bankowi pieniądze. Na szczęście zaraz potem dokonał wpłat, więc jego saldo znów stało się dodatnie. Na początku saldo wynosiło -15 dolarów i 8 centów. Potem wpłacił, czyli dodał 426 dolarów i 90 centów. I na koniec dołożył jeszcze 100 dolarów. Zaczął od minus 15 I dodał 426 dolarów i dodał 426,90 plus 100 dolarów. Czyli w sumie 526,90 dolarów. Jakie miał saldo na końcu? Był winny 15,08 dolarów i wpłacił 526,90 dolarów. Można to sobie łatwo wyobrazić. Narysujmy oś liczbową. Tu jest 0. Zaczął od wartości minus 15,08 i dodał 526,90. Tu mamy 15,08 w lewo, bo to jest dług. I do tego dodał te 500 z hakiem. Długość tej strzałki nie odpowiada dokładnie skali, ale przyjmijmy, że to 526,90 dolarów. Końcowe saldo będzie więc równe 526,90 odjąć 15,08. To będzie dokładnie ten odcinek, który zaznaczam. Widać, że saldo będzie dodatnie. Będzie równe 526,90 odjąć 15,08 dolarów. Przepiszmy to w takiej kolejności, jak powiedziałem. To jest to samo, co... 526 dolarów i 90 odjąć… Dodawanie liczby ujemnej to odejmowanie dodatniej. Odjąć 15,08, czyli… innym kolorem, 526,90 odjąć 15,08. 0 jest mniejsze niż 8, więc pożyczamy od dziewiątki, która zmienia się w ósemkę. Reszta cyfr u góry jest większa niż u dołu, więc 10 odjąć 8 to 2 8 odjąć 0 to 8, znak dziesiętny 6 odjąć 5 to 1, 2 odjąć 1 to 1 i 5 odjąć nic. 511,82$ To jego saldo po dokonaniu drugiej wpłaty.